widzowie w dzisiejszym odcinku z modyfikacji, która ułatwi wam pracę z villagerami Co się stało? A, bo wcześniej inną modyfikację Więc, będziemy dzisiaj testować modyfikację związaną z villagerami i będziemy... też Modyfikację, która ułatwi wam, nie wiem, na jakiś... Co na jakimś, nie wiem, na jakimś świecie łatwo mam ogólnie z nimi pracę. No to pójdźmy na jakieś wzgórze. O, tu jest Villager, Wojownik, ale to w innym odcinku będzie o nich. No, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam modyfikację Easy Villagers. I tutaj będzie takie coś jak trader, auto trader, farmer. Be bre breeder Confester Iron farm i kubator. Osadnik i Baby Baby Villager i Villager Wezmę sobie jakąś stację roboczą, to jak się nazywa? Pulpit. Pulpit Pulpit, Pulpit, Pulpit Ta modyfikacja polega na tym, że tutaj jest i tutaj możecie wsadzać osadnika I wsadzacie na przykład tu No i tutaj możecie sobie wybierać, nie wiem, oferty Na przykład chcecie mending, no to Szukacie, jest ostro jest szybkie ładowanie, jest klant uwiązania Odrzut, i tak sobie szukacie Odrzut, bibliotek Konsusjon Może piechur, szmaragd, Niedbawny dotyk Niedbawny... Co już nie można wymieniać. Uderzenie. Pogromca. Konsusjon. No, mnóstwo z tych zaklęć No i po prostu sobie możecie znaleźć tutaj. No to tutaj jest takie coś. Drugie to jest autotrader. No to na przykład, nie wiem, wsadzacie villagera. villagera Zdecyd tutaj to. Bierzecie szmara, gdy szmaragdy, nie wiem, na przykład tak, szmaragdów no i na przykład robicie tak wkładacie, na przykład chcecie żeby, o, no wybieracie ofertę, żeby ci w, po prostu tutaj wkładacie to no i to wam automatycznie wymienia, zabiera emeraldy i daje te bookshelf'y albo coś innego wybieracie no to jest ta oferta, no to po prostu Aha. Się, no i będzie można było to zrobić w sensie większe, że na przykład jest jakaś farma emeraldów czy coś i Ty się wsadza emeraldy, lej, bo wtedy automatycznie by no jakieś gigoteczki do jeszcze innej farmy, no bo coś takiego byłoby Beder, to jest takie coś Czy, czy tutaj są dwa villagery? Chodź się, Chodź Tutaj wschodzasz jednego villagera, tu wschodzasz drugiego Już nie jesteście mi potrzebni I po prostu... A, jeszcze to działa tak, że możecie tutaj villagera dzięki temu postawić Fajne i przydatne Możecie po prostu villagerów przenosić Dobra, no, bierzecie na przykład, nie wiem, chleb Też? Wracając do tego No nie, no teraz będą mi hachać, no Wkładacie food, no i po prostu potem będą wam się robić tu mały villager. To są. Następne, no to no jest mały villager. I tak ciągle... Tak. Drugie to jest takie coś, że macie villagera, nie wiem, na przykład tego... No i po prostu bierzecie go tak, bo ma za wysokie... no zobaczcie, no tutaj ma... A, tutaj ma niezniszczalność za 10, no tego bierzecie, tego villagera. No, weź się. Bierzecie tu, na bierzecie takiego villagera do tego. Wkładacie go tutaj. Halo. I, w, I bierzecie miksturę słabości. I jabłko złote. No i po prostu wkładacie. A to się. Nie, to się znaczy: tu się wkłada. Tutaj. A widać, się wkłada na szyfcie. Sam nie ogarniam tej A. modyfikacji I tu się wkłada villagera no? A tutaj się wkłada villagera On zostaje zamieniony w żałomiaka Villagera Tutaj się leczy, leczy No i potem już wyleczony Będzie miał tą całą mnie za mniejszą cenę Tak No i będzie tutaj tak chciało się, potem jak się wyleczy, no to jest Tutaj jest takie coś jak farma żelaza, iron farm. Czyli tutaj już macie dwóch baby villagerków, Jej. No i tutaj będzie farma żelaza. I Tutaj będzie się dostawało z golemów rzeczy. No na przykład żelazo. I takie tam rzeczy. A to jest incubate. Tar, czyli ty tu kładziesz małego villagera i on będzie wam po prostu dorastał. Czekajcie, ja wezmę do bo to chyba tak to nie działa. Ta farma jak się jest. No, to chyba nie działa bez tego. No, czekajcie. Iron farm. I to się kładzie tutaj dorosłego wieśniaka. No, i tutaj będzie Wam dorastał. Tu się będzie już farma Żelaza. Tu się będą leczyć. Tu się będą małe wieśniaki robić. Tu będzie automatycznie Wam tradeowało, jak będziecie wrzucać emeraldy. A tutaj po prostu macie wieśniaka. Czekajcie, muszę wrzucić ją Oczywiście ja to robię na kreatywnym. No, i po jakimś czasie będę się po prostu i po prostu będę. Sam testowałem wcześniej i to wszystko działa, więc jeżeli podobał wam się taki odcinek z modyfikacji, to po prostu zostawcie łapki w górę, a będę wiedział, że podoba wam się ta seria. O, tu się Villager Uf, zostawcie łapki. I widzimy się w następnym odcinku. Widzicie na Discorda, zostawcie łapkę w górę i komentarz.